Z kim byś wolał pracować w policji, z Afgańczykiem czy z osobą orientacji LGBT, uzasadnij swoją odpowiedź w komentarzu poniżej.